Na początek chciałem przeprosić, że nie pojawiłem się tutaj od razu od początku. Ale niestety tak się składa, że jestem też sekretarzem sekcji estetyki, którą musiałem otworzyć i zainaugurować, żeby wtedy mogę tutaj przyjść. Na co dzień nie zajmuję się filozofią antyczną, tylko właśnie estetyką, ale jednocześnie mogę powiedzieć, że jestem wielbicielem Platona i pilnym czytelnikiem Platona. Ale mimo, że jestem wielkim siłem, czasami czytając na taką na pewne rzeczy jakoś mnie e, zadziwiają, czy niepokoją i e, chciałem Państwu tutaj zdać sprawę z takiego pewnego m, mojego zaniepokojenia na temat, na temat e, właśnie czegoś, co znalazłem e, m, z dialogu Zatana w uczcie. Zresztą muszę powiedzieć, że dość często znajduje tego rodzaju problematyczne fragmenty. A więc, tak jak powiedziałem, moim dzisiejszym tematem jest uczta, w szczególności pewna argumentacja, którą posługuje się Sokrates. Dlaczego zamierzamy się zająć tą argumentacją? Otóż, po pierwsze, mam wrażenie, że ocena tej argumentacji w większości literatury, jaką można przeczytać, jest znacząco inna niż ta, którą. niż moja ocena tej argumentacji. W literaturze przeważnie uznaje się za konkluzywną, a mnie się wydaje, że ta argumentacja jest w sposób jawny błędna. Po drugie, chciałem zasugerować, że jeżeli, że jeżeli się taką argumentację uzna za błędną, to wynika znaczy pewna wątpliwość na temat tego, czy rzeczywiście Platon postawił Sokratesom pomnik w, w swoich dialogach. Jak, o jaką argumentację chodzi mi mianowicie? Ja Rzecz dotyczy... Wspaniałej pochwały Erosa, wygłoszonej przez Agatona. Po nim zabiera głos Sokrates i w typowy dla siebie sposób, jak to się dzisiaj mówi, masakruje swego przedmówcę i zapędza go szeregiem podchwytliwych pytań w kozi róg. W końcu Agaton musi zaprzeczyć swoją własnym tezą. To jest też bardzo typowa strategia Sokratesa, jak wiadomo. Gdy to już się stało, a skonfundowany i zagubiony Agaton stwierdza mój Sokratesie, zdaje mi się, że już nic nie wiem z tego, co on wtedy mówił, Sokrates jeszcze bezlitośnie naigrywa się z niego słowami, aleś do prawdy ładnie mówił. E, taką e, ocenę mowy Agatona, taka ocena mowy Agatona, że było to tylko e, retoryczne krasomówstwo, które nie dbało o prawdę, taka ocena jest dzielona przez, jak powiedziałem, większość komentatorów, w szczególności na przykład profesor Stróżewski w swoim znanym tekście arcydialog Platona e, tak właśnie sądzi. I wydaje mi się, że w bardzo takiej nowej publikacji na temat Platona, Kolokwia platońskie sympozjon, tutaj dwóch autorów, Przemysław Paczkowski i Artur Pacewicz, też chyba znacząco nie podważają poprawności tej argumentacji, argumentacji Sokratesa. Argumentacji, która dowodzi, że tezy Agatona są błędne, że są fałszywe. Tę właśnie argumentację chciałbym teraz przeanalizować. I teraz jeszcze taki jednoznaczny komentarza. Można by powiedzieć, że wyszukiwanie błędów logicznych we wspaniałej wizji miłości oferowanej przez Platona w uczcie to jest jakaś małoskowość. Ale trzeba też przyznać, że taką właśnie bronią posługuje się Sokrates wobec Agatona. W związku z tym wydawać by się mogło, że... Sokrates wykazuje mu pewne rzekome błędy i nie logiczną logiczną w jego tezach. Sam Sokrates powinien być bez wskazy pod tym względem. Jak zatem wyglądają stwierdzenia Agatona i argumenty Sokratesa przeciwko nim? Co Agaton mówi o Erosie? To dobrze wiadomo. To jest Bóg, po pierwsze, to co jest najistotniejsze podkreśliłem, po drugie jest najpiękniejszy i najlepszy. I te tezy, te tezy kwestionuje Sokrates. W którymś tam momencie dochodzi do stwierdzenia, że Eros nie jest Bogiem. Ale nas najbardziej będzie interesować zakwestionowanie tezy, że Eros jest piękny. Teraz, jak wygląda argumentacja Sokratesa przeciwko tej tezie, że Eros jest piękny? To nie jest coś, co sami filozofowie analityczni nazywają formalizacją tego argumentu. To jest po prostu streszczenie tego argumentu tak, jak on się jawi w uczcie. Jak Państwo widzą, te, można powiedzieć, numery stron są jakby ciągłe i chronologiczne, a więc to jest po prostu to są kolejne kroki, jakie Sokrates przechodzi w rozmowie z Agatą. No więc Eros czyli z miłością czegoś, do czegoś się odnosi, miłując pragnie tego, co kocha. I teraz to, co jest, to są, można powiedzieć, moje parafrazy Platona. W punkcie trzecim mam cudzysłów, to znaczy, że jest to dokładny cytat z Platona. Pragnie się tego, czego się nie ma, a gdzie nie ma braku, tam i pragnienie nie ma. Mnie się no zdaje, mój Agatonie, że tak już musi być. E, dalszy punkt, Eros jest miłością tego, co piękne. To jest przywołanie samego Agatona, który tak twierdził. No i oczywiście nadal się z tym zgadza. E, I na to Sokrates mówi, a za ten Erosowi piękna brak i on go nie ma, a więc Eros nie jest piękny. Taka jest argumentacja e, Sokratesa. E, teraz tak, jak jest właśnie z tą argumentacją? Pierwsza jest taka e, stosunkowo nieszkodliwa dosyć oczywista dwuznaczność. E, mianowicie, z jednej strony eros jest tutaj utożsamiany z miłością samą, a z drugiej strony utożsamiany jest z tym, który kocha, prawda? Ten, który kocha, pragnie i ten, który, który kocha, ten kogoś, czegoś brak. Natomiast nie można tego samego powiedzieć o miłości, że miłość czegoś pragnie, że miłości czegoś brak. To jest, tak jak powiedziałem, dwuznaczność, którą większość komentatorów dostrzega i dlatego ona jest w tym sensie nieszkodliwa, że nie sposób jej przeoczyć i jakieś poważne błędy logiczne z tego nie wynikają. Wydaje się, że jeżeli chcielibyśmy jakby zachować tę argumentację, poprawę tej argumentacji, to musimy przyjąć przynajmniej dla celu tej argumentacji, że Eros jest utożsamiony z tym, który kocha, że jest takim paradygmatycznym miłośnikiem i tylko jakby poprzez to, alegorycznie przedstawia miłość, prawda? I ja teraz będę się trzymał w takiej wersji i w taki sposób będę ten argument yy, yy, analizował, bo tylko w takiej wersji ten argument w ogóle ma szansę, żeby się utrzymać. Yy, yy, angielski autor Alan Stone w artykule pod tytułem Miłość nie jest piękna też zwraca uwagę na tę dwuznaczność. No i mówi, że ten argument w odniesieniu do miłości samej jest niepoprawny, ale jeżeli za, za Erosa podstawimy tego, który kocha, to prawdopodobnie argument jest poprawny. Otóż ja mam wrażenie, że ten argument również w tej wersji jest niepoprawny i to jest poważnie niepoprawny i z dwóch powodów. Są przynajmniej dwie dwuznaczności tej argumentacji, które, są, które sprawiają trudność. Jedno przejście może teraz wyświetlę ten argument, który jest już można powiedzieć uproszczony do takiej wersji, która się odnosi tylko do tego, który kocha. Więc pierwszy punkt, który mowa o tym, że z głośno jest pominięty, następnie numeracje zachowałem. I yy, tutaj już jakby nie ma odniesień do erosa, tylko do tego, który kocha. A więc miłość pragnie tego, co kocha, pragnie się tego, czego się nie ma, a gdzie nie ma braku, tam pragnienia nie ma. Razie, miłujący pragnie tego, co kocha na początku. Miłość dąży do tego, co piękne, a zatem miłującemu piękna braki i on go nie ma, a więc nie jest piękny. Pierwszy problem rejestratu jest tutaj przejście pomiędzy 5 i 6, prawda? Z tego, że, że miłującemu piękna brak do tego, że miłującym jest piękny. Otóż... Yy, to przejście można by w taki ogólny sposób zapisać tak. Albo to pierwsze: x nie ma P, braku P, zatem x nie jest P. To nie jest bardzo ścisła formalizacja. Filozofia analityczna by się tak na taką formalizację nie zgodzili, bo w przesłance P jest rzeczownikiem, a w konkluzji P jest przymiotnikiem. Ale myślę, że dla waszych celów to już jest wystarczająca formalizacja. Jednocześnie tak też Sokrates i Platon przyjmują najwyraźniej, że jeżeli x ma p, to x jest p. I Sokrates podaje liczne przykłady, które mają, że tak powiem, uwiarygodnić i poświadczyć te utożsamienia. Mówi o bogactwie, zdrowiu, sile, szybkości i w końcu o pięknie Jeżeli ktoś ma bogactwo, to jest bogaty. Jeżeli nie ma bogactwa, to nie jest bogaty. I tak samo dla zdrowia, siły, szybkości i tak dalej. Teraz Możemy zauważyć, że istnieje druga grupa przykładów, gdzie te dwa utożsamienia już są w sposób jawny nie poprawne. Można powiedzieć tak, czy jeżeli ktoś na przykład jest spragniony, pragnie wody i nie ma tej wody, bo sobie, że nie ma tej wody tutaj, e, czy to znaczy, że ktoś jest, nie jest wodnisty? To byłoby bardzo dziwaczne stwierdzenie, nawet nie wiedzieliśmy, co ono miałoby właściwie oznaczyć, prawda? Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakiś napój pod ręką, jako ma wodę pitną pod ręką, czy z tego wynika, że on jest wodnisty. Oczywiście też to jest jakieś dziwne stwierdzenie. Można powiedzieć, że z jednej strony określenie wodnisty w ogóle się nie odnosi do człowieka, a jeżeli byśmy już chcieli to określenie ostatecznie odnieść do człowieka, to moglibyśmy powiedzieć, że w tym sensie człowiek jest wodnisty, że jest w dużym stopniu złożony z wody, ale wtedy jest zawsze z tej wody złożony, niezależnie od tego, czy jest spragniony, czy nie jest spragniony. Inny przykład, jeżeli komuś brak przyjaźni, albo brak przyjaciół, czy z tego wynika, że on jest, nie jest przyjacielski, no rzeczywiście też to z tego nie wynika. Prawda? Podsumowując, yy, można powiedzieć tak, że ten schemat sprawdza się wtedy, gdy P jest jakąś własnością, która jest przepiswana podmiotowi, natomiast ten schemat się nie sprawdza wtedy, gdy P jest czymś wobec, yy, yy, wobec X zewnętrznym. Yy, można w końcu powiedzieć tak, już odnosząc się do... Aha, bo jeszcze można w ten sposób się odnieść do tego, co teraz powiedziałem. Można powiedzieć, dla poprawności argumentu Sokratesa nie jest istotny, żeby ten schemat był zawsze poprawny. Dla niego właściwie istotne jest tylko tyle, żeby on był poprawny wtedy, gdy za P podstawimy Piękno, prawda? No i teraz, bo tylko dla tego przypadku on przeprowadza swoje wnioskowanie. W związku z tym możemy zadać pytanie, czy dla Piękna ten schemat jest poprawny. No to okazuje się, że właściwie w tym najbardziej interesującym nas sensie to właśnie dla piękna ten temat nie jest poprawny. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, gdy oczywiście powiemy, że ktoś ma piękno, to znaczy, że jest piękny, to możemy się z tym zgodzić, jeszcze bardziej byłoby to jakby intuicyjnie naturalne, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś ma piękność, a nie piękno. Ale gdy mówimy o miłości i gdy mówimy o dążeniu do piękna, jest jasne, że miłość nie jest dążeniem do własnego piękna, tylko jest miłość, jest dążeniem do posiadania pięknego obiektu umiłowania, prawda? A więc jest dążeniem do czegoś pięknego, co jest wobec dążącego, czy też pragnącego podmiotu zewnętrznego. I z tego nic nie wynika na temat podmiotu samego jako takiego. Można w skrócie powiedzieć, zarówno piękny, jak i szpetny miłujący, może tak samo pragnąć piękna, prawda? I można tak samo dążyć do piękna. A więc to jest jedna trudność. Nie jestem pewien, jak można z tej trudności wybrnąć. Jeżeli tutaj wrócimy do tego argumentu, można ewentualnie zastanowić się nad tym, żeby ten argument zatrzymać w punkcie piątym i dojść tylko do takiego wniosku, że Erosowi piękna brak i on go nie ma, i nie przechodzi do punktu szóstego. To no wtedy, co prawda, jakby teza Agatona, że Eros jest piękny, nie zostanie w pełni zakwestionowana. Nie wiem, nie mam innych pomysłów, jak można by się z tą trudnością obejść, ale wydaje mi się, ja mam taką intuicję, że być może jakaś inna interpretacja znaczeń, do jakie Sokrates przypisował pewnym terminom, mogła dawać by jakąś nadzieję, żeby mimo wszystko jego argument ocalić. Także w tym wypadku powiedziałbym, że przejście do konkluzji, że Sokrates popełniał błąd logiczny, byłoby pochopne. Natomiast druga, <śmiech> trudność jest, druga trudność jest poważniejsza. Na czym polega Druga trudność. Otóż druga trudność jest tego rodzaju, najpierw tak powiem podam przykład. Wyobraźmy sobie miłośnika, też kochającego, który kocha z wzajemnością. I można powiedzieć, że posiada swego ukochanego, czy też swą ukochaną. A więc jest to odwzajemniona i szczęśliwa miłość i nie ma już braku. Teraz, czy z tego wynika, że ta miłość musi ustać? Bo skoro nie ma braku, to nie może być pragnienia i nie może być miłości, prawda? Innymi słowy chwilą, gdy miłość staje się odwzajemniona i spełniona, to musi przestać być miłością. To też jest właściwie bardzo nieintuicyjne. Prawda? I teraz jak to odnieść już w sposób bardziej ścisły do samej argumentacji? Otóż chodzi o ten ciąg utożsamiń. Miłość, pragnienie, brak. A więc tutaj w tym przykładzie, o którym powiedziałem, jest właśnie problem z tym, że jakby gdy nie ma braku, to musi nie być miłości, coś wydaje nieintuicyjne, a tak właśnie utożsamia Sokrates. Otóż Sokrates dostrzega, że to utożsamienie pomiędzy pragnieniem, a brakiem jest yy, yy, być może nieco problematyczne. Yy, dlaczego, jak, co Sokrates mówi na ten temat? Mówi, zdarza się czasami, że ktoś jest zdrowy, a mimo to prak, mówi, że pragnie zdrowy, że ktoś jest bogaty i mimo to mówi, że pragnie bogacy. Jak Sokrates analizuje tego, tego rodzaju przykłady? Mówi wtedy, gdy ktoś mówi coś takiego, to w istocie nie pragnie on tego bogactwa, które już posiada, bo już je posiada i pragnienie w kierunku tego bogactwa byłoby czymś w pewnym sensie absurdalnym. Tak naprawdę treść stwierdzenia, że ktoś, kto jest bogaty, pragnie bogactwa, jest albo pragnieniem zachowania tego bogactwa w przyszłości, Albo być może pragnieniem powiększenia tego bogactwa, albo w każdym razie to pragnienie jest skierowane na coś, co jeszcze nie istnieje, co jest dopiero w przyszłości, co, czego ten pragnący jeszcze nie ma. I w ten sposób Sokratesowi udaje się ocalić to utożsamianie pomiędzy pragnieniem a brakiem, aby podtrzymać. Tezę, że jeżeli mamy do czynienia z pragnieniem, to mamy do czynienia z brakiem. Jeżeli ktoś jest bogaty i mówi, że pragnie bogactwa, to on de facto pragnie tego bogactwa w przyszłości, pragnie zachowania bogactwa, ale do czegoś, czego jeszcze nie ma. Prawda? Ale proszę państwa, teraz, gdy tak uczynimy, gdy się na taką argumentację Cognaza zgodzimy, to de facto ta jego przesłanka numer 3, ta, która była tutaj wcześniej w tej argumentacji, ta, ta która jest tutaj w tym cytacie, ta Kluczowa przesłanka, którą teraz analizujemy, pragnie się tego, czego nie ma, a gdzie nie ma braku, tam pragnienia nie ma. Ale ta przesłanka przestaje być tak kategoryczna, jak w tej pierwszej wersji, kto pragnie X, ten nie ma X, dlatego że w sytuacji, gdy ktoś jest bogaty, lub że pragnie bogactwa, to ta przesłanka jest nieprawdziwa i trzeba by de facto tę przesłankę osłabić i powiedzieć coś takiego już dosyć można powiedzieć skomplikowanego. Jeśli ktoś pragnie X w pewnym zakresie w okolicznościach, znaczy to, że w tym czasie właśnie i w tych okolicznościach jeszcze nie posiada X, prawda? Nie można prosto wnioskować, że ktoś nie ma X. Natomiast ehm, jak Sokrates się posługuje tą, y, można powiedzieć, zmodyfikowaną przesłanką? On tej modyfikacji nie przeprowadza, on tylko jakby y, y, przeprowadza argumentację, że można podtrzymać tezę, że jeżeli ktoś pragnie X, to nie ma X, prawda? Ehm, posługuje się w następujący sposób. jest miłość od tego, co piękne. Miłość odnosi się zawsze do tego, czego jej Brak czego nie ma, a zatem Eresowi piękna, brak i on go nie ma. I tutaj już Sokrates w ogóle nie wspomina o tej możliwości, że Eres być może jest w tej chwili piękny, ale pragnie zachowania piękna w przyszłości. Prawda? I wydaje się, że ponieważ Sokrates sam analizował tę kwestię w stronę wcześniej, sam można powiedzieć, jakby wyczuwał, że tutaj jest pewien problem logiczny, a teraz o tym problemie logicznym zapomina, to tutaj już moim zdaniem nie ma nadziei, że możemy jakoś to jeszcze inaczej zinterpretować, prawda? Bo ta interpretacja Sokratesa jest jasna, podana właśnie w stronę wcześniej, prawda? jak on samą sprawę rozumie. A więc co, co nam pozostaje? Albo w ciągu tej jednej strony zapomniał Sokrates o tej swojej argumentacji i popełnia błąd logiczny, a więc jest ignorantem, jest można powiedzieć takim samym ignorantem jak Agaton, Albo druga interpretacja, być może jeszcze bardziej niepochlebna dla Sokratesa. Zdaje sobie sprawę z tej dwuznaczności logicznej, z tego błędu logicznego, ale ma nadzieję, że naiwny Agaton nie dostrzeże tej dwuznaczności i że uda mu się Agatona w ten sposób pokonać. W tym wypadku jest przebiegłym manipulatorem, który posługuje się, można powiedzieć, dwuznacznością logiczną wobec słabszego przeciwnika. E, proszę Państwa, teraz oczywiście należy powiedzieć, że Sokrates, jest, przynajmniej w dialogach, do pewnego stopnia kreacją Platona. Prawda? No i teraz można zadać pytanie, co z tego wynika? Czy z tego wynika, zakładając, że Platon dokładnie wiedział, jaka jest struktura logiczna tego wszystkiego i, i w pewnym sensie tak, to albo Platon chciał przedstawić Sokratesa jako nie zawsze logicznie i poprawnie rozumującego, albo chciał go przedstawić jako kogoś, kto się swoją zwinnością logiczną posługuje w celu manipulowania swoim dyskutantem. Prawda? E, teraz można powiedzieć iść jeszcze dalej, ale to już aż boję się powiedzieć. Można powiedzieć, a być może sam Platon nie dostrzegł tej dwuznaczności logicznej, albo może sam Platon próbuje manipulować czytelnika. E, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, nam trochę czasu. Czy są jakieś pytania? Czy dosuwają się jakieś uwagi? Bardzo proszę. do, do, do obu referatów, które bardzo mi się podobały taka uwaga, że takim no, wyjściem, które się nasuwa, jest to co interpretacja, którą proponuje Pierre Hadot. Mhm. Czyli, że to nie był tekst teoretyczny, mhm. który miał jakąś doktrynę pokazać, tylko ćwiczenie. Zobaczcie, wy wykryjcie ten błąd. Tak? Ja wam tutaj podaję tekst, na którym ćwiczymy. No, no bo przyznajmy to, że ta filozofia antyczna, jeśli nawet nie ma racji w całej rozciągłości, no to na pewno była zdecydowanie bardziej praktyczna, tak, niż to, co my dzisiaj uprawiamy, jako analizę porównawczą tekstu. Więc być może też te, ta dziwność, ta iteta, to, co pana profesora tak sfrustrowało, jest też jakimś rodzajem no, podanej uczniom do samodzielnego mhm. rozwiązania trudności. Mhm. Mhm. Czyli właściwie, jakby to można powiedzieć, że to był taki tekst ćwiczebny z akademii, tak? tak. Mhm. Rozumiem. rozumiem. No, ja myślę, że tak. jeśli mógłbym to skomentować, myślę, że tutaj te cele, które Platon sobie stawia, no są naprawdę ogromnie złożone. Ma to charakter filozoficzny, literacki. On ciągle gra, bawi się, zmienia rolę. To co tutaj, um, to, o czym Pan wspomina, no, wpisuje się w taką właśnie. E, no przecież ta mowa to właściwie czyja jest? No czyje to są koncepcje, które Sokrates przedstawia? Gdybyśmy nie znali background, czyli byśmy wiedzieli, jak teksty rozmawiają ze sobą, bo no, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tych tekstów było ze 100 albo 150 albo 200, do których aluzję Platon robił, to byśmy mogli sobie wtedy interpretować. Łatwiej by nam było. Tutaj pamiętam mój kolega, powiedział kiedyś, nie, jakiś wybitny filozof, ale to moim zdaniem mu się udało. Więcej filozofów nie robią prostych błędów. A teraz jest bardzo dużo moim zdaniem literatury, szczególnie anglosaskiej, analitycznej, która próbuje tych, e, wykazać brak poprawności. E, m, tych e, koncepcji filozoficznych, zdanie P.O. court nie da się tego czytać, ponieważ w moim przekonaniu oczywiście ma to pewną wartość, ale oni zapominają o czymś, mianowicie o kontekście filozoficznym, logicznym. Oni to wyrywają, jak Beck na przykład uważa, że coś nie jest identyczne, e, na przykład koncepcja Pyrona z Arystotelesem, to on mówi, w takim razie nie ma między nimi żadnych związków. Co jest nieprawdą, prawda? Tutaj mamy do czynienia ten wątek ciągłej transformacji myśl. Przepraszam, że tak się rozkazałem. Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście uważam, że tutaj ten problem w argumentacji w żaden sposób nie rzutuje i nie podważa wspaniałej wizji, która jest w, w uczcie przedstawiona i w pewnym sensie ta wizja to nie jest Argument logiczny, tylko to jest właśnie wizja, która nas może porwać i, i przekonać. A to są takie właśnie, można powiedzieć, ćwiczenia wstępne przed zaprezentowaniem tej wizji. Natomiast ja muszę szczerze powiedzieć, że o ile, jak powiedziałem na początku, jestem wielbicielem Platona, to jestem chyba znacznie mniejszym wielbicielem Sokratesa, mówiąc bardzo eufemistycznie. To znaczy, mam wrażenie, że wbrew temu, w takiej w tej hagiografii Socratesa, którą się często w ich miejscu uprawia, mam wrażenie, że on jest po prostu często zarozumiałym, zarozumiałym pyszałkiem, e, które, któremu, że tak powiem, jeszcze bardziej jakby ma się przyjemność wytknąć błąd. Tak? Wtedy, gdy on, tak powiem, jakby, sta, jakby stylizuje się na najbardziej przenikliwego dialektyka. Tak, e, tak to może tyle na komentarza. Tam bardzo Obronę Platona. Mm. <laughs> Moim zdaniem Platon wystawił Sokratesowi pamięć, tylko taki pamnik, który nie jest estetycznym kiczem. No, to nie jest Sokrates, który wygrywa każdy spór, który ma ostatnie zdanie w, w, w dyskusji. To jest właśnie Sokrates, który jest manipulatorem, który jest, no, którego Pierwszą naszą podstawą wobec tego Sokratesa jest zdziwienie, murzenie. Mm -hmm. Na tym gra moim zdaniem Platon i jakby taki pomysł oczywiście mu, mu, mu wystawia. Lastos mm -hmm. chyba jest autorem takiego artykułu Das Sokrates cheat. Czy Sokrates kłamie? Mm -hmm. Analizuje chyba argumentację z Gorgiasza mm -hmm. i doszukuje się tam błędów i jakby podobne wnioski jak pan Profesor wy, wyciąga. Mm -hmm. e, e, natomiast no, e, Moim zdaniem jest tak, że Platon w swoim języku, który nie jest jednoznaczny, w którym te terminy są używane synonimicznie, tam, tam w tej argumentacji w uczcie eros i eromenos są, są, są zamienne. Mm -hmm. mimo tego jakby terminologicznego pomieszania Platonowi właśnie, czy dzięki temu terminologicznemu pomieszaniu, udało mu się zaprezentować pewną teorię miłości, która wykroczyła zdecydowanie poza to, co, co byli w stanie zaprezentować jego poprzednicy. A on pokazał teorię miłości, która nie jest, miłość nie jest rozumiana jako pragnienie zmysłowe, mm -hmm. jako pragnienie metafizyczne. I to dzięki temu pomieszaniu terminologicznemu uważam, że mu się to udało. Mm -hmm. A, nie, jakby w, by, a nie, nie jest to błąd. Mm -hmm. tak, tak bym tak bym, Tak, mm -hmm. tak no, takie, taki pomysł, że jest to pomnik, który nie jest estetycznym kiczem, to jest bardzo... takim <śmiech> Ciekawe stwierdzenie, prawda? że to jest można powiedzieć Sokrates, który czasami manipuluje, ale w ostatecznym rozrachunku y, ciągle jeszcze znaczy, tak, jakby jest ja bym, kimś wielkim. Prawda? To, co pan profesor jako zarzut wobec Sokratesa przedstawił, że on y, c, c, celowo grana nieświadomości Agatona, ja bym to powiedział, że to, na tym właśnie polega metoda Sokratesa, że on czasem tak postępuje, ale to jest metoda, która służy nie tyle dobru Agatona, co to jest jakby metoda Platona służąca dobru czytelnika. Rozumiem, rozumiem. Tylko, że jakby stoję w jasnej sprzeczności z tym, co, co jakby sam Sokrates o sobie mówi. Dlatego, że sam Sokrates niejednokrotnie, strasznie atakuje sofistów, a to jest w pewnym sensie taka jakby sofistyczna metoda, prawda? Ja nieraz mam wrażenie, że to jakby nie sofiści, tylko u, u, u, Sokratesa jest najwięcej tych sofizmatów. Ale tu jeszcze może przeczytam, jaki jest wstęp do, tej, do tego dialogu pomiędzy Sokratesem a Agatonem. Hmm, otóż, sekundę, 198 to było, tak? Otóż Sokrates jakby po, po, po zakończeniu mowy Agatona mówi, ja jestem człowiek prosty, to też wydawało mi się, że kiedy się cokolwiek chwali, trzeba o tym prawdę powiedzieć i koniec. I nawet bardzo byłem z tego dumny, że dobrze będę mówił, bo prawdę znam. I dalej mówi, tu trzeba, jak uważam, tyle pięknych i wielkich rzeczy przylewić danemu przedmiotowi, ile tylko można, a wszystko jedno, czy on taki naprawdę jest, czy nie, choćby nawet było inaczej, to nic nie szkodzi. To jest ocena mowy Agatona, prawda? A teraz Sokrates dalej mówi o sobie. Ja nie znałem tego sposobu chwalenia. Tutaj może powiedzieć, stylizuje się na taką może być niewinną dziewicę, która nie wie, że można tak można powiedzieć w sposób retorycznie krasomówczy kogoś chwalić, prawda? I dalej mówi i yy, yy, yy, ja takiej pochwały nie powiem. Nawet bym nie potrafił, jestem tak krystalicznie czysty etycznie, że nie potrafiłbym się zniżyć do tego, żeby coś nieprawdziwego powiedzieć, prawda? I potem następuje właśnie to, co... Ale to, to co... Jeśli y mogę, tak. to jest jeszcze jeden przejaw tej gry Platona Aha. w moim przekonaniu, mhm. dlatego, że wszyscy tutaj wiemy, mhm. na koniec i tak wpada pijany Alfidiades mhm. i on wygłasza twierdzenie, a ja Wam teraz prawdę powiem. I znowu i to tak po takim gdzieś tam sięgaliśmy idei tego i chodzi człowiek, który tą ideę platońską... Ja uważam, że... Powinne są takie referaty, które zdejmują tego Platona i Sokratesa, ze świecznika gdzieś tam tak monumentalne, bo ten człowiek jest artystą, artystą słowa, artystą myśli jest tak skomplikowane, są pod w każdym względem dialogi platońskie, że na tym właśnie polega, ja sfrustrowany jestem, ale w sumie zadowolony, że mam co badać, bo ja by świętego Tomasza nie chciał ciągle czytać. Tak, zgadzam się z panem, to, to, to, to, to тема,